Najpka, CESKA na ulicy Świdnickiej we Wrocławiu Pierwszy dzień po otwarciu, a być może drugi Fajne piwko Podstawki ciągle nietekturowe Jest fajnie, miła atmosfera Żona obciąga żona pije Ale nie pilsner Co? Pije chladinkę, a ja piję. kochlam, ja pije... kochtam. No zobaczymy co wyjdzie dalej z naszej imprezy. Pladinka. Pierwszy dzień po otwarciu jest czysto miło, łatwo i przyjemnie. No, trzeci dzień. Prostują mnie tutaj. I pełna chata. A to chyba. Nie. małe zamieszanie. Ale nie jest źle.